Przed nami druga część filmiku, yy, który o strumyku, który płynie z wolna. Yy, zastanawiałem się, no około 20-30 minut temu, czy najpopularniejszy fragment yy, powieści Malcolma Lauriego pod wulkanem brzmi absolutam, Absolutamente Boraccio czy Perfectamento Boraczo. Jest to bardzo ważny, ważki yy, motyw, który dzisiaj chciałbym wieczorem rozstrzygnąć. Pozdrawiam serdecznie.